Urodziłem się kilka lat przed wojną. Ukończyłem technikum budowy traktorów w Ursusie. Jest to bardzo poetycka nazwa, prawda? I piszę drobne teksty satyryczne, humorystyczne od 1953 roku. Nazbierało mi się tego dość sporo. Publikowałem w wielu, wielu pismach. I obecnie w antologiach też I mam około 70 wydań ogólnych własnych książek wydałem 8 I no mam żonę, mam syna i mam jedną żonę, jednego syna no i ja też jestem jedną i mieszkam w Wilanowie Znany problem, fraszka Problem przyznaję wcale nie nowy, więc podam tylko tu zjawisk kolej. Kiedy sodowa uderza do głowy, wypiera z niej olej. Nagrobek pijaka. Po całonocznej chustrznej libacji, stracił zupełnie zmysł orientacji. Rzecz tajemnicy nimbem osnuta, jak trafił przewrotna natura. Nie spał nocą przed występem. No cóż, nerwy ludzka rzecz. Podczas meczu też napięte nerwy miał, a przez kryzys koniec. szczególny. Dobrze zarabiam, lecz wyznam skrycie. Poza pomogiem wniosłem podanko, bo mi nagminnie braknie na życie. Z rozrzutną żoną, żoną szalony pomysł. Na długo przed datą ślubu wpadł mi pomysł wprost szalony, by zostać prezesem klubu miłośników mojej żony. Moskaliki. Kto mi powie, że wśród Włoszech nie ma takiej, która bredzi, podam mu trujący proszek, zanim pójdzie w rozpowiedzi. Kto o ruskich rzekł w sołdatach, że to ludki są zielone, będzie miał tuż po rolatach wszystkie grzechy opuszczone.